Dajcie na wzgórzu mistrzów, wykończcie pozostałe drużyny, by wygrać, <zysy> tak wyglądasz jak kota z lepszego sortu. Nie <zysy> nie koniec! Macie 10 sekund. Tak jest! Zabierzcie im życia! Nowy mecz, nowa drużyna, nowe możliwości! Zabierzcie im życia! Wrzucam granat! Uwaga! Macie mniej niż dziesięć żyć! Drużyna jak kota z lepszego odebrał wam życia! Macie szansę uzupełnić zapasy! Jeszcze dziesięć sekund, trzymaj się! Uwaga, macie mniej niż dziesięć żyć! 10 sekund! Leci granat ogłuszający! Tak jest! Zabierzcie im życia! Zobaczcie, Macie jeszcze pięć żyć! This ain't second. As it is, Macie tylko cztery życia! Macie dziesięć sekund! Zostały wam trzy życia! Zabierzcie im życia! Uzupełnijcie zapasy! O, dziesięć, trzymaj! Drogi świat lotniczy! Szpiegują nas! Poszedł granat! Obserwują mnie! z lepszego sortu. Wypierdal. Obserwują mnie. Sekund. Tak jest. Zabierzcie im życia. Healthy 10 sekund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 Bierzcie sprzęt ze stacji zaopatrzeniowych! Rozwalacie wrogów, wpada kasa! Możesz również zbierać kasy prosto z ziemi! 10 sekund do rozpoczęcia. Witajcie na wzgórzu mistrzów. Wykończcie pozostałe drużyny, by wygrać. Leci ogłuszający. Ścigają nas. Ja uh! tak jak kota z lepszego sortu. Poszedł granat. Uh! Zabierzcie 10 sekund! Wypierdalaj! Tak jest! Zabierzcie im życia! Nowy mec, nowa drużyna, nowe możliwości! 10 o, Uwaga, macie mniej niż jak Z jak lepszego sortu! Macie dziesięć sekund! wam życia Dwa życia, nie szarżujcie! Aż ostatnie życie, nie zmarnuj go!